Tutaj film nagrywał. Witam. Jestem na serwerze yy, z budowaniem spawna na Dragon Survival z, z administratorami. Tu jest spawn, a a propos tego można zgrifować, chyba, bo jeszcze nie ma regionu, tak mi się wydaje. I mam, nie, tu nie mam anty, czyli talent. Ty da się ten spawn grinchować, nie gadaj. O w dupę. O w dupę. To co rozwalamy? O nie, sajek jest, znowu. Jak coś to jestem u niego na live. Ie. Bo zapomnisz, zapomnij od no. <głos> Zaloguje się pewnego dnia jakoś i zobaczy, że ten serwer z Ja wiesz co, miałem... Foto, to ja ci, foto, stary, wiesz co? To ja ci mordo mogę zrobić tak. Ja ci mogę zrobić tak, że od razu po uruchomieniu serwera włączasz web-lista. Wiem, jest... ja też... jest dobra, już teraz... O, proszę bardzo, to mój nick tutaj jest. To jest w w ogóle, nie? Dziękuję bardzo za słowika, dziękuję bardzo. Napisałem tutaj XD. Patrz, patrz, patrz co się wysiedliło na czacie Co? Antybot, co? Dlaczego to jest Antybot? Co jest grane? A więc... Hej Sajek! Siema Sajek Ciekajcie, zrobimy tak, zrobimy z Bedroka Kurde, jak tutaj to zrobić? O, już mam pomysł, czekajcie. Eee, zrobimy mu tak. Klatkę mu zrobimy z Bodroka. Dawaj tu przyjacielu. Jak to ogóle... wykopiesz to będziesz mógł być na serwerze? No. Eee, zobacz. Zobacz PW na Messengerze Zaraz zobaczę, dobra? Zobacz. No to, to możesz widzę, pokazać <głosy> Czekaj, dro drogi przyjacielu. Co on zrobił? Co? On zrobił 180 tutaj Ty! Ej! Ej, hey, widzieliście to? On to zrobił normalnie legitnie? Czy mi się przywidziało? Dobra, a więc tak, piszemy yy, chłopa i to robimy tak, yy, obsidian, masz, masz chłopa yy, Clear slot MC i teraz tak, trzymaj wariacie drewniane Killow. Twoja misja Twoją miejscem jest wykopanie tego obsydianu, żeby stąd wyskoczyć No, kop No, kop Zobacz, w tym czasie PW Dobra, w zobaczę, Facebounia. <głos> Ty bot wyskoczył O kuźwa, nie wierzę w to Sprawdzam, no raz <śmiech> Weź mu zrób schodki w międzyczasie, żebym mu chce zejść chłop Albo czekaj, yy, damy wodę Wylejemy mu, żeby mógł sobie przetrwać później Trzymaj wariacie, to sobie później elegancko z... zejdziesz I co, ja mam tam wszystko czytać? A, dobra. Okej, okay, o to chodzi. No nie, ale to tu wiesz, to jest zbyt długa wiadomość. Nie chcę się teraz je czytać. Później ją przeczytam z chęcią, ale. Co mu się. Co mu się dzieje? Uciu! Co zrobiłeś, Uciu? Kuźwa! On miał to wykopać. Wykopał to? Prawie ucieknął, to Jezus Właśnie o to chodzi No dobra, to niestety musisz kopać jeszcze raz Otrzyma, nie? Ręką teraz kopię, PSC O Jezu, ale ten live nie ma sensu w ogóle Dzięki serdecznie, również zapraszam na, rekruta na rekrutację do gildi HIR HIR, zapraszam serdecznie Dobra, wyłazimy z tej karuzeli śmiechu i udajemy się na spawna dragona, żeby tam coś pobudować. Kto ma IP? Jakie? Ja mam IP. Swoje IP mam. Zmień sektor spawn 00. I teraz tak. E, tutaj w tym miejscu chciałbym wkleić domek. Co wy czat na to powiecie? Co wy czat na to powiecie? Schematik list myślnik page na przykład 1, 2, od, od, lecimy od, od samego początku. 3, 4, mały, o! schematik list Place. A, no. E, bo jest taka sprawa, bo mi się przypomniało, wiesz jak, jaka jest ustawiona wiadomość e, dla osób, które nie mogą wejść na torbę z powodu braku listy. Nie wiem, zacytuj. <suszy> nie potrzebujemy Cię w naszym składzie e, i pe, pewne, pewne słowo. Na bół? Tak. No i jest dobre, no i co? white list, nie? Chyba o to chodzi No No i na Gitara, nie? Wszystko w porząsiu. Możesz podać Kamil Snyder, możesz, możesz, śmiało stary Ale jak elegancko, kulturalnie zapytał, nie? Chłop, chłop Czy może wysłać? Dlaczego jest mały domek 1 i 2, a nie ma małego domku 3 4? Jest 5, what the fuck Czy taki domek jest w porządku? Domuś u niego, jakiego? Kuźwa u niego. Taka osoba nigdy nie była w administracji. A no tak, są to ukradzione domki z innego serwera. <śmiech> zapomniałem. <śmiech> nie no, tak serio, to kiedyś był prowadzony Skyblock. Skyblock. Skyblock był prowadzony i bardzo dużo wysp. Jak widzicie takie latające wyspy, to są właśnie z tego serwera. I wszystkie obiekty są właśnie z tego serwera co? Fajny domek? Dobry domek jest? Dzięki uda znaczy. No. Mam plan, mogę tu wylecieć na fly, ale on tam chyba coś dla mnie przygotowuje. Dragon. Dragon ma wulkana? Wiadro? Twojego czasu wydzierżawisz, dziękuję ci przejdzie Mam plan. Jak tylko ten typ się odwróci. Tak, pierwszy plan. Wylecieć po prostu na fly'u. Drugi plan. To po prostu jest... Mm, to jest po prostu... Kopanie na nukerze. Przez ścianę złapanie klocków i jakości się podsadzenia. Nie ma, bo przejście na hejsie. Wolę raczej nie zostać wywalone z tego serwera. Nie wiem, czy to się opłaca, bo wulkan może zbanować. Ale jak on mnie cofa i działał mi slajd, To raczej S. I tutaj zrobimy... Yy, to... Dobra, wylatujemy na fly'u. Chyba ta. Tylko skapnij tu! Nic nie widziałeś, nic nie widziałeś. Nic nie widziałeś. Nic nie widziałeś. Hej okay, admin, I czy ty możesz mnie wypuścić? Człowieku Bint klikam U U Co, drewno się rozwali? Pozdrawiam administra rację nie, nie nieLike, nie te, akurat na audio. Nie, on mnie wyklirował. Szybko zbieraj to drewno. I mnie tu nie było. Wulkan. Oj, poczekajcie, mi się zaraz komputer wyładuje w ogóle. Wulkan. Poprawnie się też komendy. Wulkan, jak nie ma takiej komendy. Jak widzę, to, to utacznik.pl, że jest wulkan. Wulkan gdzie? No wulkan jest. Wulkan, wulkan, gdzie? Alex Nie wiem. Ten wulkan jakiś mityczny jest, go nie ma. Yy, dobra, co by tu teraz zrobić, tak żeby nie zauważyli? Mam plan ufal, no na ground spoof, yy, speed na jakiś nie wiem, vanilla, yy, albo custom na maxa, bo nie na maxa, na tyle, to z tyle i, i bez fosfola. Yy, nie wiem co, co, ale macie, nie Pozdrawiam, administrację, brano, survival. Dobra, póki tamten Steve Valtz nie patrzy, to ja sobie ucieknę. Uciekłem. I czekaj, tam są jakieś skrzynki. A nie wywali mnie za tego? Za flying is not enabled? Chyba nie powinno. Nie chciałbym teraz wylecieć z tego serwera przez, na przykład, mojego dostawcę z sieci internetowej. Boże, ale Dimage... Albo zdech prawie. Gówniamy ten na jakiś. W skrykach nic nie ma. Hmm. Ale za to jest drewienko, które mogę zebrać i skraftować sobie rzeczy. No potem. oj. Admin się rusza. Admin się rusza. Admin się rusza, admin coś kładzie. Admin zrobił rejoin, admin wyszedł bo wszedł w wanisza. Admin wszedł z powrotem. Admin chyba ma wywalone. że tak to tak ujmę. Nie rusza się. Tu mam krafting, to sobie nie wiem co. Fajnie był mi diaks się znalazł, tylko tu nie ma. Żartowałem. Yy. A to co? Co tu się stało? No, wywaliło serwer. No i dupa.